Ślubu, tak pięknego święta. Stajemy z kwiatami, rodzice przed Wami, aby podziękować za trud wychowania. Chociaż mały. Z nami. Całe nasze życie, bardzo Was kochamy, a w ten dziś szczególny wszyscy się cieszymy. We're <laughs>